Stacja Świdnica Miasto Stoję na ulicy Dworcowej Widać, że budynek stacji, budynek stacyjny Jest po jakimś remoncie, ładny, piaskowy kolor Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia